Cześć! Dzisiaj na naszym świecie hardcore wybierzemy się do dżungli. A w zasadzie to nie wiem, gdzie ta dżungla może być, ale już znajdziemy. I... O! I właśnie to jest też jeden z powodów, dla których chcemy opuścić to miejsce. A konkretnie tu za fajnie jest. A tak no bo, nie wiem, zimowy biom do mnie jakoś nie przemawia <śmiech> e, i w międzyczasie, poza odcinkiem, ubiłem golema muszę się tu stąd wydostać o! jakie mamy kordy? mamy dosyć <śmiech> dalekie kordy ale dżungla będzie, myślę, że jeszcze dalej e, w którą stronę my możemy iść? Nie mam pojęcia. Tędy może. O. <śmiech> Wszystko. Yy, wioska obrabowane jest już. Chociaż za wiele rzeczy tutaj nie było w tej wiosce. Yy, muszę przyznać. Ale opuszczamy to miejsce. Yy, szybko chciałbym opuścić yy, biom zimowy. Bo nie wiem, tutaj mo mo może się, mogą się na przykład stleje wyspałnić, albo może tu być lawa pod y, warstwą śniegu. No, w tym przypadku mamy na przykład wodę. No dobra. Jakie my tu mamy kordy? Yy, nie wiem. Po co mi kordy, bo nie wiem, gdzie jest ta dżungla. Ale w przypadku, jak mieliśmy wybrać się maksymalnie kordy po 1500, to w tym przypadku myślę, że kordy zrobimy maksymalnie 5000. No bo dżungla może być jednak trochę dalej. To może zrobimy tak, że najpierw zrobimy o, pszczółki są, jak fajnie. To zrobimy tak, najpierw zrobimy te kordy po prawej, 5000, a potem y, po lewej będziemy robić, może być? Jak znajdziemy, to y, jak znajdziemy, to zrobię, y, jak znajdziemy na tych kordach, albo idąc po tych kordach, to zrobię y, streama z, z ladero. On już, ten nasz kolega już odradza swój kanał i życzę mu, żeby działo się to jak najszybciej. A ten stream to będzie robił... Na pewno nie dzisiaj. Dla was, dzi dla was dzisiaj, dla, to znaczy dla mnie dzisiaj, dla was wczoraj. Czyli dla Was jakby dzisiaj może robić nic. Ubijemy tutaj sobie parę zwierzątek, choć jakoś to do mnie y, nie jest to moim ulubionym zajęciem. Hmm, świnie są mniejsze, a padają na więcej hitów. Ostatnio. Y nie wiem, czy znacie grę Ivo Warsio. Ale możecie sobie teraz googlować. to jest Evo Warsio. Całkiem fajna gra i, e, i miałem w niej ostatni poziom e, maksymalny. I mam to na screenshocie pokazane. E, dobra, jak tam nasze zapasy? Hmm. tak średnio się trzyma, tak średnio się trzyma, jak na taką długą, <grymne> aha, dobra, Z, y, miecz znowu, y, znowu nasze nędzie utknęło w y, świni, tak jak ostatnio. Tam mamy owce, tam mamy brązową owce. brązowa owca jest też taka nie najczęstsza. No dobra i idziemy dalej. Idziemy dalej, już się zbliża noc, więc bym zrobił jakąś Chociaż nie, nie będziemy robić obudówki, bo jak będzie noc, to od razu postawimy łóżko i pójdziemy spać. I no dobra, lecimy dalej, dajcie mi piłkę. Dobrze, już jestem. Przepraszam. Uf, no dobra. Już się zbliża noc. I co, już? Nie wiem, pojemy sobie trochę. Już idziemy spać. Ostatnio grałem... Dzisiaj gram w Bedwalls. Całkiem nieźle mi poszło, pomimo tego, że jednak nie wygrałem. To było fajnie, to fajnie było się tak pograć. No dobra. A, chwile, chwile, chwile. Najpierw mieliśmy robić te kordy po prawej. Dobra. Chciałbym sobie zrobić domek na tym takim dużym dżunglowym drzewie. Nie tracimy ani chwili. Co tu jest? Kanion? O, na lewo. O, jakie kwadratowe. 4 na 4 16 bloków, 16 tych takich wiaderek pełnych wody. Sobie ma. No dobra. Hmm, przydałoby się już zaczynać coś, kopać jakieś żelazo, czy coś. Czy coś takiego. Albo robić jakiś większy projekt. Tak jak mieliśmy robić w ostatniej serii, ale na razie na razie nie robimy. Na razie to musimy dotrzeć do dżungli. Bym bardzo chciał. O, w tym albo w następnym odcinku. Jak się uda w tym, to będzie bardzo fajnie. Dobra. Co, jak nam idzie, no mamy 2,5 tysiąca. Kolejne pszczoły. <śm> <śm> Co mi się zdarza, że pszczoły po prostu odlatują od za daleko, a potem już do niego nie wracają. Jeszcze chyba nie spotkałem żadnego potwora tutaj. W tej sali. Pamiętam jeszcze serię Hardcore. Yy, pamiętam serię <coughs> Hardcore Piterowa. Dosyć sporo o nim mówię, no, ale, no bo moim zdaniem to bardzo fajny youtuber był. I jeszcze raz mówię, że szkoda, że już nie nagrywa, ale no dobra. Po stromych zboczach sobie idziemy. I on też miał serię Hardcore, on też miał serię Hardcore i mm, oglądałem tą serię Hardcore tak mniej więcej i w ostatnim odcinku to jakoś dosyć dziwnie to, to skończył, zakończył tą serię tak trochę dziwnie. No bo nie umarł, jakby mu się tak po prostu odechciało grać w Minecrafta. No, potem to już, potem to już, o, ja mam ocean. Potem to już on, jak dużo innych gier nagrywał. Ocean by... bym omijał, bo są utopce. A jak trafią mnie trójzębem, to już może być po mnie. To znaczy, to nie zadaje tak dużo, nie? Jak jesteś bez zbroi, to zdaje się, że ze cztery cedluszka ci zabiera. To tyle, ile z... To tyle, ile z netherytowego miecza... Mówię netherytowego, nederytowego się mówi. Jak nam idzie? Mamy już trzy tysiące niecałe. Dobrze jemy. Jak sobie dzień? Południe. No i lecimy dalej. Już 14, 11 minuta jest. Widzimy bagna. Jak tam z tymi bagnami jest? Tutaj, tutaj nie powinno być utopców. Raczej, yy... ta nie powinno być utopców, ale jak sami się utopimy, to też będzie nie najlepiej. Chociaż myślę, że to ostatnie czego bym się spodziewał na zakończenie serii. Hmm, no ale... W sumie ostatnie czegoś się wtedy spodziewałem, w poprzedniej serii to, że mnie gorem zabije. No i co? Ironia losu. Co? To jest jeziorko zwykłe. Zdaje się. Czy konie właśnie piły? <grytanie> to wyglądało jakby ten koń pił wodę. Jak tam z z skordami? 3200. Dobra. Lecimy. Jak zginę w tej serii, to chciałbym zobaczyć nie wiem, SIDA bym se skopiował i wrazu na świat na kreatywie ten sam. Bym wlazł na kreatywie na ten świat, na kreatywie I bym zobaczył czy. Taka dżungla, czy ta dżungla, której szukamy, byłaby najbliższa, bo może jest taka opcja, że jest jakieś taka bliższa dżungla niż ta, w którą się znajdziemy. Podobno jest dosyć sporo rodzajów pand. Raz mi się nawet zdarzyło, Zobac... o jacie, już my nie mamy praktycznie czego jeść, o ludy, trzeba uzupełnić nasze zapasy. Raz mi się zdarzyło no, pandę znaleźć tą taką przeziębioną, tą co kicha slime, slime, slime bilami. No i e, odcinek, te, ten pierwszy, to te, te rozpoczęcie serii to, co to? Nie, to tylko Ciemny Las, ten pierwszy, to, to rozpoczęcie serii to rzeczywiście nazwałam Series 2. Zostało mi tylko cztery, chleb, cztery bochenki chleba. Jak stoimy z koldami? Okej. Okay. Już, już, myślę, że niedaleko. Do tej naszej dżungli. Będziemy sobie płynąć. To chyba nie zabiera głodów? Płyniecie? Serio? Ha. Nie wiem mi się. Nie jednak zabiera, dobra. Płyniemy dalej. Jakbyśmy przepalili to całe jedzenie, to byśmy już byli naprawdę... Yy, naprawdę byśmy... Oj, widzicie? Aj! Nie, ja stąd uciekam. Widzicie, tu mi zęby latają. Dobrze, że ma takiego słabego cela. Ajajaj! Pewnie za 3 HP mi by zadał, albo 2, bo ja jednak jestem w jakiejś tam zbroi. Przeklinam cię, a ten styl bloków jeszcze próbuje do mnie strzelać. No dobra, zrobimy sobie łódkę, no. Delfin tam jest zbugowany? Okej, okay. robimy sobie łódkę, jednak myślę, że kraftowanie jest, krasowanie łódki jest bardziej logiczne na Bedroku bo tam, no bo na Dżawie to skąd się, skąd się biorą wiosła, ale na Bedroku też jest trochę takie nielogiczne, bo jedno, jedno wiosło, ale jednak, ale jednak potem masz aż dwa, i myślę, że tutaj już będziemy musieli zanucować. Cień się kończy, ale odcinek jeszcze chwilę będzie. Kaman, come on, kaman. Come on. Postawimy sobie razu łódkę, żeby z samego lana już zabrać łóżko i wypłynąć. Dobra, jesteśmy z samego lana i wypływamy. Na Bedroku to też, zdaje się, że łódką i po prostu płynięcie, to się tak samo szybko płynie. A tutaj to hmm, chyba szybciej jest łódką, co jest też, co jest bardziej logiczne moim zdaniem. Hmm. Jakiś ląd jest, nie ma lądu. Zbliżamy się powoli do. O, widzę ląd, ale nie. Tego, tego po prawej nie chcemy. To jest chyba tylko wyspa. O, widzę ląd. Dżungla! Let's go! Mamy dżunglę. O, nareszcie. Juhu, mamy dżunglę. Let's go! Także C. Cel... O, i mamy portal. Sprawdźmy sobie, co w nim jest. Cel naszego odcinka osiągnięty. O, jak fajnie. Jak fajnie, jak super. Dobra, co my tu mamy? Mm, trochę tego. Tym nie pogardzę. Oj, portal można dokończyć. O ludy. O ludy. Można dokończyć portal, ale tym na razie się nie zajmiemy. Aj. Co? I teraz jeszcze tylko domek trzeba zrobić. O, tamto drzewo po lewej do niego i do niego idziemy. Wygląda jak takie główne drzewo dżunglowe. Ale teraz go nie znajdę. Nie, jednak znajdę, bo tak trochę... O, dobra. Co, na tamtym się osiedlamy? Tak, na tamtym, bo ma jeszcze te takie gałązki od lasu. <głynie> gałązki, gałęzie. A tam jakby taki smutna yy, buźka. Oczko, oczko i tutaj taki... No, banan jakby odbruczony. No dobra. Co my tu mamy? Trzeba to wszystko przekraftować na drabinki I się tam dostać. Chociaż nie starczy nam. Totalnie nam nie starczy. Co, musimy się dostać na czubek drzewa i zrobimy screenshot'a i to będzie na tyle. No nie, to drzewo nie jest tak wysokie. I tutaj, o tutaj masz obsydianem, tu, ty, nie wiem, będzie ci łatwiej to wszystko trzymać. Zrobimy tu sobie może jeszcze jakiś krużganek oświaty. <grymny> Ej, nie mogę tutaj drabinek? Dlaczego? O, dobra. O, dobra. Dobra, dobra, dobra. Trzeba będzie i tak potem zrobić jednolite wejście z labinkami Już mam 21 minutę i się zbliżamy. O, to będzie, to będzie bardzo fajne, jak tutaj każda gałąź tego drzewa to będzie inny taki jakby inny pokój. No dobra, no i wchodzimy. Hmm. Wchodzimy tędy. Oh, super, mamy dookoła chmury. Oj, tamte drzewo jest chyba wyższe, ale po co nam takie, skoro to jest tylko jedno takie bez gałęzi? No dobra. No to co? Klasycznie. Miecz w dłoni. A ja nie mam swojego skina. O ludy, o ludy, ludy, ludy. <coughs> nie mam skina swojego. Dobra, jeszcze się tak odwrócę. O, chmury się tak poruszają. No i co? Robię screenshota. No nie wiem, to by było na tyle. Postawiać sobie jeszcze łóżeczko. I no. A, i nie wiem, po co są tu set points na że skoro... Chwilę, że... A nie, dobra. E, tutaj nie ma... A czy jest tutaj chociaż... A, jeszcze tak. E... A nie, set home też nie da. Nie, nie, nie ma. To chyba tylko na serwerach, tylko na serwerach się dać, co? Nie wiem. Ach, no, wspaniale. Także, jeszcze raz tutaj zrobimy. Ale ja chcę być, o, tak odwrócony. I co, no, to by było na tyle. Mamy tutaj już swoją taką dżunglę, jaką chcieliśmy. I... No... Cześć, no. Pamiętajcie? Jeżeli mi się uda, to jutro stream, Albo nie wiem, czy jutro. W każdym razie będzie. No, cześć.